Kiedy się ma na sms.aroksa to kolejny, a raczej pierwszy film na tym kanale. Dzisiaj w ramach aktualizacji 8.10 wprowadzono nowy tryb. Tryb ten nazywa się odjazd centralny I wraz z nim mamy parę wyzwań Już na sam start, a m.in. innymi Zmień kolor tysiąca pól oraz zadań lub użyj motki między dwoma Food truckami. i właśnie tym Zadaniem drugim się dzisiaj zajmiemy Oczywiście jak się domyślacie Musimy wejść na ten nowy tryb, żeby to zadanie Wykonać, także i po wejściu do giereczki Mamy, jesteśmy po prostu, mamy taką klatkę I w niej w sumie jesteśmy Mamy przycisk do wspierania twórcy, no to możemy Jakiegoś wesprzeć, czekamy Czekamy aż gierka się rozpocznie, food truck jest Naprawdę w bardzo widocznym miejscu, że na spokojnie go znajdziecie Zaraz wam pokażę, gdzie on dokładnie jest W jest nowy, mi się Swoją drogą bardzo podoba Nie wiem jak wam, możecie dać znać w komentarzu A jako, że to pierwsza odcinek sobie na tym kanale To możecie łapę w górę A jak jeszcze nie subuje, możecie zasubować, będę mega wdzięczny Kurcze, będzie super Wbijamy 4000, będzie kozacko Dobra Dwa, 1 i rozpoczynanie gry Trybik, kurczę, jak kreatywny Jakbym miała giereczkę jakąś robił Ale fajnie, podoba mi się, już grałem kilka gierek Jedną nawet wygrałem, także jest fajnie Dobra, dynamit wybucha I uwalnia nas Dobra, także lecimy Po pierwsze monetki, myślę, że te Sobie zgarniemy Ajajaj, oj, kolega nas zatrzymał Dobra, lecimy dalej Stąd sobie wyskoczymy Dobra, trochę nas przyspieszyło, lecę sobie tutaj Okej okay. Dobra, cyk, cyk, cyk Mam jeszcze te, jeszcze te zbierzemy Coś tu zebrałem, nie doleciałem do końca niestety Dobra, hop I mamy, słuchajcie, furgonetki, już są przed nami Także ja do nich tutaj dobiegnę e, I wam pokażę Jak to zadanie wykonać, po prostu Klikacie taniec jakikolwiek I tańczycie, i zadanie macie Zaliczone, i, i o to chodzi W sumie w tym zadaniu, tylko chciałem wam pokazać Lokalizację tych furgonetek, są one właśnie Przy takim drugim zjeździe, o ty pamiętajcie no i sobie tyle Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego pierwszego filmu Dosyć krótkiego na tym kanale Myślę, że kolejny może pojawić się jutro I będzie na pewno lepszy od tego Dłuższy i w ogóle Także dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz Trzymajcie się i do następnego Hej, hej